Thermomix kontroluje czas gotowania Twoich potraw i zapewnia utrzymanie dokładnej oraz stałej temperatury. Thermomix zakończy pracę dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz. Musisz tylko poczekać, aż usłyszysz dźwięk, który przypomni Ci, że posiłek jest gotowy. Gotowanie